Tak wygląda dworzec kolejowy Wełku, Rukulicy ulicy Armii Krajowej i Jarosława Dąbrowskiego. Postój taksówek. Okoliczne sklepiki. Widać, że dworzec jest świeżo po remoncie. Tutaj chyba część jakaś autobusowa dworca A tu ulica Armii Krajowej Jeden Monopol, knajpka Delikatesy, Delikatesy ABC A tam przyszedłem od strony hotelu Rydzewski Filmuje Darek Kraśnicki z Wrocławia 6 lipca 2014 roku Tworzec kolejowy w Ełku.